Ciekawe zapytanie o obniżenie kosztów badań lekarskich w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy I przypuszczam, że wiąże się to z niemałymi już wydatkami za jazdę po alkoholu. Gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zapytanie mojego widza. Syn dostał skierowanie na badania lekarskie do WOMP-u po zatrzymaniu prawa jazdy kategorii B na 6 miesięcy za jazdę po użyciu alkoholu. Tak się złożyło, że w kwietniu tego roku w tym samym WOMP-ie wykonywał badania okresowe, jako technik, mechanik i kierowca samochodu kategorii B. Badanie jest ważne na 3 lata. No, z tego widać, że yy, nie wykonywał tej części yy, swoich obowiązków, jako kierowca kategorii B i raczej yy, wpływ jakiś na pensję miało. Oczywiście negatywny. Badanie jest ważne na 3 lata. I moje pytanie yy, Czy w tej sytuacji warto pokazać to orzeczenie? zgłaszając się na badanie teraz i chociażby obniżyć częściowo koszty badania. Także syn miał badanie wzroku, słuchu, krew, mocz. Mogę tylko przypuszczać, że nie było próby wątrobowej, bo chyba nie jest obligatoryjna przy badaniach okresowych kierowców kategorii B. na no, być może lepiej nie przedstawiać tego dokumentu. Bardzo proszę o jak najszybszą poradę. Czy spotkał się Pan z podobnym przypadkiem? Już odpowiadam, że nie spotkałem. Natomiast, nie sądzę, aby okazanie tego orzeczenia z badań okresowych wpłynęło na obniżenie ceny badania kierowcy. No, cena jest urzędowa. I tutaj, jako monopolista badań po alkoholu, Wąp naprawdę się nie musi martwić o brak chętnych do badań. Bywa to niestety bolączką praktyk prywatnych. Na szczęście nie mojej, ale w takiej praktyce prywatnej lekarz sobie nie za bardzo może pozwolić na uwalanie każdego, jak leci, prawda? Natomiast Wąpie sobie na takie rzeczy pozwolić jednak mogą. I, I nie obawiałbym się za bardzo przyznania do tego faktu. Być może nawet ci z sami wyszukają te dokumenty yy, w ich systemie komputerowym. Natomiast, jak przeszedł te badania i to na 3 lata, to świadczy o dobrym stanie zdrowia wcześniej. Także było fajnie, no niestety narozrabiał jak zając w kapuście, napił się wsiadł do samochodu. No i stało się to, co się y, stało. Tak na marginesie, problem braku funduszy na badania WOMP y, często spycha niektórych kierowców na powiedzmy, y, jakieś taką szarą przestrzeń nie mając pieniędzy na te badania, nie mając pieniędzy na płocenie tych grzywien. No, co robią? Jeżdżą bez prawa jazdy. Uda to się uda, nie uda to się nie uda. Czasami znasz takie medialne przypadki no, niestety jechał pijany z zabranym prawem jazdy, znowu trzasnął kogoś, znowu zabił, no ale, y, powiedzmy, ci co wypłyną, to jest jakiś margines, natomiast duża grupa kierowców po prostu z utraconym prawem jazdy y, jeździ, no licząc po prostu na ucz Także na tym kończę, zapamiętaj jedno, jak wsiadłeś na podwójnym gazie za kierownicę, to musisz mieć odłożone pieniążki na badania WOMP, na wszystkie yy, sądy, na grzywny itd itd. Jeżeli moim widzem jeszcze nie jesteś, oczywiście zasubskrybuj tutaj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu badania kierowców po alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.